Witam. Dzisiaj zrobię cenzurę twarzy. Muszę wybrać punkt, którego będę robił cenzurę. Muszę przestawić ten wskaźnik w odpowiednie miejsce. Jeśli załadujecie film do tego programu, a nie będzie takiego wskaźnika, to wystarczy kliknąć to miejsce na osi czasu dwa razy i on się pojawi. Przesuwam ten wskaźnik do zera, bo od tego momentu zacznę robić cenzurę. Zaznaczam PIP wideo, klikając tutaj. Na osi czasu mamy podświetloną ikonkę wstaw obszar rozmycia. Klikam na nią. Mogę tutaj wpisać długość w milisekundach. Będzie to obszar rozmycia. Ja robię najczęściej ręcznie. Klikam OK. Na osi czasu mamy zielony pasek. Rozciągnę ten pasek do końca klipu. Łapię i ciągnę. Na podlądzie pojawił się taki prostokąt, przesuwam na twarz. Ten prostokąt mogę zmieniać, łapiąc za zielone punkciki. Im większy prostokąt, tym lepiej mniej błędów popełnimy w czasie procesu. Rozmazanie jeszcze w chwili 10 punktów, dam na 15 wstępnie. Orientacja rozmycia ja wybieram najczęściej poziomo i pionowo. Może jeszcze być poziomo i pionowo. Maska może być prostokątna albo w postaci elipsy. Ja wybieram prostokąt, łapię za ten wskaźnik i przesuwam w prawą stronę. I obserwuję twarz osoby na podglądzie. Teraz przesuwam ten prostokąt w odpowiednie miejsce. Po przesunięciu widzimy. Pojawił się kwadrat biały. Przesuwam wskaźnik w prawo. Jak widać ciężko mi jest tutaj ustawić ten wskaźnik, bo mam przyciąganie do, tej, do tego kwadratu. Możemy tutaj zrobić w ten sposób. Wyłączyć przyciąganie. Klikam na ten przycisk na osi czasu i próbuję jeszcze raz. Możemy teraz przejść do tych białych punktów, klikając na ten trójkącik. Możemy też przejść tutaj i wstawić jakiś punkt. Jeśli kliknę jeszcze raz, to usunę ten punkt. Najważniejsze jest teraz, abyśmy zobaczyli efekt naszej pracy. jest dobrze wykonane. Zwiększymy rozmazanie. Tak, zostawimy. Dodam jeszcze jeden klip, klikam wideo. I widzicie tutaj też jest cenzura, ale całego obrazu, nie fragmentu. Jeśli ktoś ma kłopoty z wykonaniem cenzury, Twarzy, to może lepiej, żeby wykonał rozmazanie całego obrazu. Jeśli jesteśmy zadowoleni z efektu swojej pracy, to należy wyeksportować film, klikając zakładkę Export. To na razie, cześć!